Jeśli kliknęliście w ten film, to znaczy, że chociaż trochę zainteresowaliście się uniwersum Sonika i szukacie dobrego punktu, żeby zacząć. Ja jestem Zoom i z tą serią mam styczność od 14 lat, zaczynając od oryginalnego Sonika 2 na Mega Drive. W ciągu tego okresu zapoznałem się z każdą możliwą do znalezienia grą, serialem, komiksem, filmami. Jednak w Polsce nie każdy miał na to szansę. Przez wiele różnych czynników, m.in. brak jakiejkolwiek promocji przez lata, w tej serii zamierzam omówić przeróżne interpretacje Sonika, aby was z nimi bliżej zapoznać, bez konieczności rozglądania się po lost mediach i szukania romów starych gier na emulator. Jeśli jesteście więc chętni posłuchać trochę o fabule rozciągającej się na ponad 3 dekady, zapraszam do oglądania. A dziś porozmawiamy sobie o tym, jak poruszać się po Suniku, omówimy podstawy, co i jak. I mógłbym walnąć tu wielką tabelę ukazującą wszystkie 300 kanonów. Jeden kanon to jeden świat danej adaptacji, czyli na przykład growy świat i świat serii Sonic Boom są całkowicie oddzielni i na siebie nie wpływają. Ale komu by się chciało? My right? Naszą podstawą będzie growy uniwersum. To jest ten główny świat i to tutaj dzieją się najnowsze historie z Soniciem. Rozpoczął się od Sonika 1 w 1991 roku i trwa tu dzisiaj. Generalnie wszystkie gry są domyślnie kanoniczne, z wyjątkiem crossoverów, które których kanoniczność jest z natury wątpliwa, ze względu na niewyjaśnione okoliczności, masę postaci z innych serii, z innych światów, a także jednej gry, czyli Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Czemu to ta gra jest niekanoniczna? Zajmiemy się tym później. W 2022 roku do kanonu po raz pierwszy włączono też inne media, ponieważ komiksy EW Publishing i serial Sonic Prime zostały ogłoszone kanonicznymi. Chociaż Prime ma masę problemów, ale... Zajmiemy się tym później. Oczywiście te dwa powyższe nie są wymagane do jakiegoś konkretnego poznania historii. To zaleta ta i nowych mediów. Nie każdy o nich usłyszy, więc nie wpłyną na główną historię jakoś znacząco. Jednak jeśli miałbym wyznaczyć jakiś punkt startowy, na pewno warto zacząć od komiksów IDW. U nas w Polsce są drukowane dwa numery, zbite w jeden co dwa miesiące. W wakacje nie są z jakiegoś... Powodu? Mamy opóźnienie ponad 5 lat, ale hej, ważne, że jest, co nie? Takie komiksy możecie łatwo znaleźć w internecie w cenie około 30 zł za numer. Na pewno nie szukajcie w sklepach stacjonarnych, bo 60 zł to strata pieniędzy. Z gier dobrym punktem byłaby kolekcja Sonic Origins, która zdecydowanie ułatwi zrozumienie fabuły klasycznych gier, zbierając Sonika 1, CD, 2, 3, i Knuckles i łącząc je z Natomiast dla współczesnego Sonika, czyli tego wyższego ze zielonymi oczami, najlepszym punktem jest Sonic Generations lub Sonic Frontiers. Oba nawiązują do przyszłości tej postaci, ale miejcie na uwadze, że Frontiers to pierwszy raz Sonika z otwartym światem, więc różni się od innych gier. Dobrym punktem startowym na pewno nie będzie Sonic Prime z Netflixa. Jak mówiłem, ma bardzo dużo problemów. Jest to przyjemny serial do oglądania, ale jeśli macie go zacząć, to z myślą, że ignoruje wiele rzeczy z kanonu i praktycznie robi co chce. Chociażby Green Hill traktowane jest jako główne miejsce zamieszkania Sonika i miejsce, które Sonic cały czas broni przed egmenem, co nie jest w ogóle prawdą, jeśli ten serial ma być kanoniczny, bo Green Hill to jest jedna mała zona na południowej wyspie. Eee na chwila, chwila zoom. Co to są te zony? Okej, okay, omówiliśmy sobie dobre miejsce do zaczęcia, teraz czas na podstawy podstaw. Oto planeta Sonika Ziemia. K kto by się spodziewał? Od razu uprzedzam, mapa świata, rozłożenie kontynentów i tak dalej zmienić siłę co grę. Nie ma więc jednej prawidłowej, ale lokacji potrafią wracać, więc uznajmy po prostu, że wszystko co jest powiedziane o planecie jest na tej planecie i niezależnie jak inna jest mapa od innych, to jest po prostu częścią całości. Planeta składa się z kontynentów, na których żyją ludzie. Mamy też masywną ilość mniejszych wysp, niewidocznych z orbity, na których żyją małe zwierzątka, a także zwierzęta antropomorficzne. Większość świata podlega jurysdykcji Zjednoczonej Federacji, która jest takimi stanami zjednoczonymi tylko na pół globu. Zjednoczona Federacja ochrania planetę swoimi siłami zbrojnymi. GUN. Zwykle sobie z niczym nie radzą. GUN, Wiele terenów na Ziemi jest określanych jako zony. Są to określenia miejsc. Mamy na przykład Green Hill Zone, Emerald Hill Zone, Chemical Plant Zone, więc kiedy mówimy o zonie, mówimy o danym wyznaczonym terenie, który może różnić się klimatem i krajobrazem od innych obok. Na ziemi żyje niebieski jeż Sonic. Kiedyś wyglądał tak, teraz wygląda tak. Ten jest z klasycznej, ten zry współczesnej. Jeż Sonic bardzo szybko biega, ale pasuje. Nie uważa się za bohatera, po prostu robi co mu się podoba, a to co mu się podoba to akurat powstrzymywanie planów doktora Eggmana. Jego cele się różnią. Czasem chce zamknąć zwierzątka w swoich robotach, badnikach, czasem badniki nie mają zwierzątek. Czasem chce zbudować park rozrywki na ziemi, czasem w kosmosie. Często próbuje przejąć kontrolę nad jakimś starożytnym bóstwem czy gatunkiem, ale zwykle mu się nie udaje. Sonicowi zwykle pomagają jego przyjaciele i rywale. Jest masa tych postaci i dziś nie mamy za bardzo na nie czasu, więc możecie się z nimi zapoznać, czytając komiksy, grając w gry, oglądając nawet inne seriale z innych kanonów jak Sonic X, które w sumie dobrze przedstawiają te postacie. Sonic jest w stanie osiągnąć super formę, w której jest znacznie potężniejszy za pomocą siedmiu szmaragdów chaosu wypełnionych energią chaosu. Kto by się spodziewał? Czymś w rodzaju magiczny... Okej, okay, to, to jest dosłownie magiczna energia. Istnieją też rozmaite formy przejścia do poziomów specjalnych, gdzie zwykle zdobywamy szmaragdy chaosu. Istnieje ósmy szmaragd, zwany głównym, którego pilnuje nakres na swojej wyspie. Dzięki niemu wyspa lata, może on też kontrolować resztę szmaragdów. Jeśli chodzi o mniej fabularne aspekty, będą to mechaniki gier, które często powracają. Mechanikami będą więc różne sprężyny, kolce, kapsuły z wyspami, czasem też pierścienie. Tym samym bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału wprowadzającego. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły na filmy, nie tylko z Sonika, w ogóle czegokolwiek, bądź pytania do wyżej omówionych rzeczy, bo wiem, że to sporo informacji jak na początek, śmiało zadawajcie je w komentarzach, a ja na nie odpowiem. Możecie wejść też na polską wiki Sonika, na której znajdziecie masę informacji na temat gier, komiksów i innych. Można tam znaleźć czasem naprawdę ciekawe rzeczy. Tak więc trzymajcie się, miłego dnia. Widzimy się za niedługo.